I pierwsze pytanie, które zostało mi zadane, a mianowicie Dzień dobry, obserwuję pana kanały na YouTube. Czy mógłby mi pan podać normy słuchu dla kierowców do badań okresowych? Jestem kierowcą od 20 lat z góry. Dziękuję za pomoc. I no sytuacja się znacznie poprawiła. Od pewnego czasu, kiedyś to były jakieś normy audiometryczne, których przejście czasami dla osób starszych było praktycznie niemożliwe. Pracował kierowcą 30 lat i potem nagle musiał się przekwalifikować na szewca. Natomiast w tej chwili warunki są dwa. Jeżeli chodzi o kierowcę ciężarówki, może być to osoba całkowicie głucha czy niesłysząca. Natomiast jeżeli chodzi o kierowców autobusów, to masz mieć dopuszczalny jest tak zwany częściowy ubytek słuchu. I tenże częściowy ubytek słuchu według ustawy o kierujących pojazdami stwierdza się, jeżeli przeprowadzone badanie lekarskie potwierdził pośledzenie słuchu uniemożliwiające rozumienie mowy wymawianej szeftem z odległości jednego metra i mniejszej w uchu lepiej słyszącym w tym przy zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu słuchowego czyli tłumacząc to z medycznego na polski wystarczy ci jedno ucho w którym słyszysz przynajmniej mowę z jednego metra, no jeden metr jeżeli nie wiesz ile to jest, to to jest gdzieś jakiś, no powiedzmy to jest 70 parę centymetrów, ale do tej kamery to jest jeden metr. I jeszcze żeby było, żeby ci osłodzić sprawę, to możesz słyszeć przy zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu słuchowego. Ta norma została wy, wywalczona przez osoby, przez osoby niedosłyszące, głuchonieme. Nie wiem w jaki sposób to zrobili, ale nie ma tutaj jakiejś tam wielkiej filozofii. I to mówię cały czas o kierowcach autobusu. Natomiast jeżeli wozisz ciężarówką coś tam, to możesz być całkowicie głuchy, także mam nadzieję, że wytłumaczyłem ci o co chodzi przynajmniej jeżeli chodzi o autobusy Cześć Paco El Paco słychać jest ok, to najważniejsze w tym biznesie, bo czasami się człowiek namęczy, nagada niewiele, że tak powiem, skorzystasz, a ja po prostu się trochę pofrustruję. Dostałem drugie ciekawe pytanie. Eee, witam, zostało mi zatrzymane prawo jazdy, zrobiłem badania w jednym womp -ie. wyszedł tam negatyw, nie odwołałem się od nich, a zrobiłem jeszcze raz w drugim womp w tym samym województwie. Na podstawie badań z Rubina zostało wydane mi prawo jazdy po czym znowu cofnięte, ponieważ Urząd Miasta twierdzi, że wiążące są badania z tego pierwszego WOMP-u. Na zaświadczeniu lekarskim mam wpisaną terapię od uzależnień. Ja nie czuję się narkomanem, abym tam poszedł. Co mi może pan doradzić w tej sytuacji, pomóc? Proszę o odpowiedź. No tutaj jest no, dosyć ciekawa sytuacja, bo teoretycznie Skoro poszedłeś do drugiego womp to ten drugi WOMP jak cię dopuścił, to według przepisów Urząd Miasta starostwo powinno cię dopuścić. Natomiast no, nie znam za bardzo tutaj szczegółów sprawy, czy ten badany przyznał się do tych pierwszych badań, czy miał skierowanie, czy tylko poszedł na te badania do drugiego womp że tak powiem, jakoś tak pouczony, co się działo w tym pierwszym womp czy pokazał skierowanie, czy nie pokazał. Natomiast mówię, jedyną szansą w takiej sytuacji było od razu zrobienie dobrze na początku, czyli pójście z jakimś zaświadczeniem, że się nie jest uzależnionym do któregokolwiek WOMPu, prawda? Widz tutaj mnie pyta, czy jestem w stanie wystawić takie zaświadczenie, że ktoś jest osobą uzależnioną i lub nie jest, i na potrzeby womp nie jestem czegoś takiego w stanie wystawić. Niby teoretycznie jest to opinia lekarza, czyli lekarzem jestem, ale w praktyce jest to psychiatra, specjalista psychiatra lub psycholog, terapeuta uzależnień. Także yy, wydaje mi się, że yy, jeżeli już stało się nieszczęście i zostałeś złapany tam za coś, prawda, za jakieś czy sprawy związane z alkoholem, czy z innymi jakimiś używkami, to przygotuj się mimo wszystko, do badań w WOMP-ie, jeżeli uważasz, że nie jesteś uzależniony, to załatw sobie takie zaświadczenie od terapeuty uzależnień lub jakiegoś swojego lekarza, psychiatry, że nie jesteś uzależnionym i na pewno w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy powinni wziąć to pod uwagę, chociaż różnie z tym bywa imię, nazwisko, po jakim czasie od wyroku sądu za jazdę pod wpływem alkoholu zostaje, dostaje się skierowanie do WOMP. No nie potrafię powiedzieć dokładnie jak to wygląda czasowo, natomiast sąd przesyła do wydziałów komunikacji informacje o wyroku. No i tam stosowni urzędnicy przerabiają to. I wcześniej czy później Osoba, która ma zostać skierowana na badania za jazdę pod wpływem alkoholu do wąpów, coś takiego dostanie. Ale nie potrafię powiedzieć tak, ile to w praktyce trwa. Na pewno tam miesiąc, dwa, trzy maksymalnie. O ile pamiętam przepis mówi, że jak najszybciej po, po tym, jak, jak Urząd Komunikacji dostanie z sądu powiadomienie od wyro o wyroku. Natomiast na no, pytanie, dlaczego dopiero wy wydają dopiero po tym, jak ten sąd, że tak powiem, wyda wyrok i powiadomi, ponieważ no, teoretycznie według prawa sąd się może uniewinnić, prawda, czyli kiedyś wysyłała to policja i, że tak powiem, szedłeś na badania ze skierowania policji, ale sądy w jakichś tam okolicznościach przynajmniej teoretycznie mogą uniewinnić, a skoro mogą uniewinnić, to nie można wysłać na badania gościa, który teoretycznie może być uniewinniony, prawda. Jeżeli ktoś ma ochotę ze mną pogadać, yy, tradycyjnie, tutaj masz numer mojego telefonu, gdzieś tutaj, prawda, o, bardziej, bardziej, o tutaj, pod napisem doktor Kraśnicki, telefon jest 789 273335, żeby było jasne, ten telefon jest tylko na potrzeby tego hangoutu I nie wysyłaj mi potem żadnych tam smsów, czy czy, czy czy maili, czy tam jakichś tam innych rzeczy, prawda? Ponieważ i tak nie będę odbierał, prawda? Pytanie z SMS-a. Pytanie z SMS-a. Dzień dobry, mam na imię Paweł, jestem z Łodzi, mam ZEZA, nie mam widzenia obuocznego, pracuję od w magazynie od trzech lat. Wracam po, do pracy po czteromiesięcznym zwolnieniu lekarskim. Lekarz medycyny pracy nie podpisał mi zgody do pracy przy przekaźnikach taśmowych, rolkowych, przesłoniętych. Moje pytanie brzmi, czy mogę ta, taką pracę wykonywać, czy nie, bo już dwóch innych lekarzy wyrażało zgodę. I drugie pytanie, czy z tą wadą mogę pracować jako kierowca busa, bo mam prawo jazdy 5 lat. no Powiem szczerze, trudno mi powiedzieć jakie są warunki na tych przewoźnikach taśmowych, rolkowych. Natomiast jeżeli mimo wszystko uważasz, że tych dwóch pierwszych lekarzy miało rację i możesz pracować, to jedyna rzecz jaką możesz zrobić to się po prostu odwołać do następnej instancji, którą jest właśnie WOMP omawiany już jako ten, który bada kierowców. Badanie jest zupełnie za darmo i powinno być ok, prawda? Natomiast jako kierowca busa natomiast możesz pracować, ponieważ od pewnego czasu widzenie obuoczne, prawda? Czyli jak masz Zeza, to nie masz z reguły widzenia obuocznego, nie jest wymagane imię, nazwisko, czy trzeba oddać dokument prawa jazdy do starostwa. No ja bym tam nie oddawał tego prawa jazdy do starostwa, póki nie, że tak powiem, nie skierowali mnie na badania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy za jazdę po alkoholu. No bo zdążyć, oddać zawsze zdążysz. Także tutaj nie bym był nie byłbym nadgorliwy. Jeżeli Cię starostwo w końcu wyśle na badania i przejdziesz te badania, to tego prawa jazdy w ogóle nie musisz oddawać. Sławko Ket. witam, chciałem zapytać też o prawo jazdy łącznie z maszynami budowlanymi bez wózków. Czy coś się zmieniło, bo o ile pamiętam, gorszym okiem trzeba widzieć tą największą literę na tablicy, czy coś nowego? Nie, no mówię, musi ci jedno oko w okularach, czy bez widzieć, nazwijmy to, ten najniższy rządek, prawda, czyli tutaj jakby, jakby ten, te, te, te cyfry telefonu, prawda, natomiast drugim okiem, Drugim okiem też musisz widzieć cokolwiek, prawda? Czyli nie ma tak, że na jedno oko nie widzisz, a widzisz drugim idealnie i Cię dopuszczą. Musisz tym jednym okiem widzieć właśnie tą największą literę na tablicy. Marcin, mi lekarz medycyny pracy dał tylko na rok, bo jestem głuchy i kazał zmienić pracę. Pracuję w drukarni jako maszynista offsetowy. No pytanie jest tutaj, czy ta głuchota twojego ucha jest związana z pracą przy tych maszynach, czy nie, prawda? Czy, czy po prostu masz jakieś wrodzone upośledzenie tego ucha niesłyszącego, ponieważ tam, nie wiem, brałeś jakieś antybiotyki w młodości, czy, czy przy, miałeś jakieś zapalenie tego ucha i kolejne pytanie jest takie, czy czy po prostu z każdym rokiem ci się pogarsza, prawda? No bo jeżeli przez tą pracę jako maszynista offsetowy masz w ogóle przestać słyszeć, to w tym przypadku lekarz miał rację. No jeżeli jeżeli yy, czyli nie słyszysz z tego wynika od dzieciństwa i teraz jest pytanie, Marcinka o po lekach, tak? No może być, że po lekach, bo kiedyś stosowano nagminnie tak zwaną gentamycynę w zastrzykach dla dzieci. Wstyd powiedzieć, że też ją czasami stosowałem bardzo rzadko, bardzo rzadko, ale ta ta gentamycyna właśnie uszkadzała czasami jedno ucho, czasami oba ucha. Badania w normie stosuje ochronę słuchu. No pytanie jest tylko jedno, czy, czy to ucho się pogarsza, to słyszące, czy lepiej słyszące, czy się yy, pogarsza, czy nie pogarsza. Jak się nie pogarsza ochronniki słuchu, no ja bym tam raczej dopuścił, ale, ale mówię, tak naprawdę ocenia laryngolog i ten lekarz, który ciebie tam zobaczył. Bo mówię, jeżeli masz stracić to dobrze słyszące ucho tylko dlatego, żeby mieć robotę, no to sam musisz ocenić, czy ci się to opłaca, czy ci się to nie opłaca. Także mam nadzieję, że przynajmniej te dwa jakieś problemy wyjaśniłem. Patrzymy, tutaj jeszcze coś tutaj mam. Tutaj taki dosyć drugi elaborat. Tutaj coś taki drugi elaborat, ale to może, może dzisiaj odpuszczę, bo, bo ten elaborat zasługiwałby na sam, samo wideo jedno. Czasami pytają mnie różne osoby w sprawie badań okulistycznych do wyjazdu za granicę, i niektórzy właśnie potrzebują, szczególnie jak wyjeżdżają na kontrakty do Niemiec, badania okulistyczne testem Jagera czy Jagera czy Jagera i Shihary lub równoważne. Czy takie badania można? U mnie zrobić, no ile takie badanie kosztuje? I takie badanie można u mnie zrobić. Robi to okulista. Mam i te testy Ishihary, zresztą Ishihare to ma większość okulistów, natomiast test Jagera niekoniecznie. Yy, I. No i jeżeli potrzebujesz, to jedyna, to mogę się zareklamować. Tylko musisz mnie uprzedzić, że przyjedziesz, ponieważ no niestety czasami nie ma mnie, czasami nie ma okulisty i w tym momencie możesz przyjechać i pocałować przysłowiową yy, klamkę. Mm. Dobra, mówię, jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, to numer telefonu ciągle gdzieś tutaj, o, ciągle gdzieś tutaj, gdzieś tutaj jest, jeszcze raz Ci go przypomnę, 789 273 335. kiedyś się będę go musiał nauczyć na pamięć, um. Seksy play, bo jak długo utrzymują się benzodiazepiny we krwi, szczerze mówiąc, to, to nie powinny się za długo tam utrzymywać. Natomiast, no, y, są tak zwane benzodiazepiny krótko działające i są benzodiazepiny długo długodziałające, prawda, czyli te krótkodziałające, to będą się utrzymywały tam powiedzmy do trzech, czterech dni, no, ale jeżeli weźmiesz jakieś benzodiazepiny długodziałające, to im i po prostu mogą dłużej, czyli musiałbyś wziąć sobie ulotkę tego, co brałeś i zobaczyć, jaki jest tak zwany okres biologicznego pół trwania, prawda? Natomiast no, tak z głowy to ci nie powiem, ile konkretna benzodiazepina yy, ma tego okresu półtrwania, ponieważ to bym musiał mieć chyba łeb jak sklep. Mhm. Walki MMA Boks. Witam pana. Ponad dwa lata temu zabrano mi prawo jazdy na 5 lat, co yy, i pytanie, co teraz muszę zrobić, aby zmniejszyć karę o połowę. Walki MMA, takie rzeczy to się robi z prawnikami i prawnik musi jakiś napisać wniosek, to jest tak zwana, znaczy jeżeli chodzi, że tak powiem w gwarze, nie powiem, że więzienne, jest to tak zwana połówka, prawda, czyli jakąkolwiek karę byś dłuższą nie miał, to po połowie kary, jak się tam dobrze sprawowałeś, to ma, ma sąd prawo ci taką karę zmniejszyć. Natomiast, no, co konkretnie ten prawnik robi, to, to ci nie powiem, bo, bo, po prostu, bo po prostu, nie wiem, mój kolega miał Taki, taką rzecz miał zabrane prawo jazdy na 10 lat, akurat nie to było za wypadek śmiertelny, prawda, natomiast no, po 5 latach prawo jazdy odzyskał, natomiast, natomiast zrobili, załatwili mu to prawnicy. Sławko Kat, dziękuję, czyli jutro zapisuje się na kurs na koparkę, właśnie jak się ma się kurs HDS do kategorii C, te same zasady jak na prawo jazdy. No te same, bo HDS to jest przecież chyba dźwig na, kopa na, czy, nie, na koparce, tylko na tym. Na samochodzie, z tego co pamiętam. Sexy Playboy czy pregabalina stanowi przeszkodę dla uzyskania prawa jazdy kategorii B. No powiem szczerze, że, że, że ja wiem, bardziej to zależy z jakiego powodu tą pregabalinę y, bierzesz, prawda? I, I choroba zasadnicza tutaj ma znaczenie, natomiast jeżeli się zaczniesz tam chwalić, swoimi tymi chorobami zasadniczymi, prawda, które z reguły mogą być związane z, z jakimiś tam problemami psychicznymi czy innymi, to, to po prostu lekarz może być dociekliwy i na pewno przydałaby się tutaj jakaś opinia od psychiatry, prawda, Tak się tego patrzę na tą pregabalinę, bo jednym z objawów, że tak powiem, niepożądanych, czy z, jedny, z jednym z ostrzeżeń wobec pregabaliny jest to, że po przyjęciu pregabaliny nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn. Czyli jeżeli pochwalisz się o tej pregabalinie, a lekarz jest taki sprytniejszy i doczyta doczyta trochę o tej pregabalinie, to no to sam ten lek jest przeciwwskazaniem do prowadzenia pojazdów mechanicznych, prawda? Czyli może być sytuacja, że dopiero że lekarz da ci orzeczenie negatywne na okres leczenia, prawda? Czyli jeżeli to leczenie pregabaliną ma trwać całe życie, to być może się nie nadajesz, prawda? Jeżeli tam powiedzmy ma trwać miesiąc, pół roku, rok, no to warto by wrócić po okresie, kiedy tą pregabalinę zmienią na coś, na coś innego, prawda? Natomiast mówię, jeżeli jest to lekarz, który się zna na pregabalinie i zna jej Objawy, że tak powiem, niepożądane, i wie, że nie wolno tego stosować, prawda? W czasie prowadzenia pojazdów mechanicznych to może ci dać orzeczenie negatywne lub przynajmniej wysłać po jakąś opinię psychiatryczną. No dobra, kochani, I mam nadzieję, że że tu wyjaśniłem wszelkie pytania z czata. Przyszedł Nowy Rok, przyszedł Nowy Ład i tutaj prawdopodobnie jest smutna sprawa, jeżeli jesteś jakimś przedsiębiorcą, wysyłasz pracowników na badania, ponieważ w związku z rozwiązaniami podatkowymi Nowego Ładu, ceny na usługi medyczne badań medycyny, pracy podrożały i musisz się liczyć z jakąś tam podwyżką o 10, 11, 10, 15, 20, 30 prawda? Dokładnie ci nie powiem. Niektóre ceny są urzędowe, czyli na przykład badanie kierowców na prawo jazdy, to jest maksymalnie 200 zł, ale już na przykład badania medycyny pracy kierowców już nie są limitowane, także mogą być jakieś podwyżki, przynajmniej ja takie podwyżki wprowadziłem u siebie. Od razu trzeba było podwyższyć personelowi jakieś pensje. Także tutaj jest taki troszeczkę... Niemiły akcent mojego hangoutu, mojej transmisji, że ktoś musi te jakieś, nazwijmy to, niefajne nie wiadomości, niefajne rzeczy też przekazać. Także jeszcze raz na tym kończę, także dziękuję wszystkim za pytania. No i tyle. I do następnego razu, tradycyjnie, jeżeli ktoś tam ma ochotę, chyba tu albo tu, tam będzie kolejny film, subskrypcja kanału, jeszcze Elpako coś tutaj chcę napisać. Mam niedowidzenie na jedno oko, na oko słabsze widzę 0,2, na tablicy na lepsze 0,8, czy, czy są badania percepcji stereoskopowej, czy przejdę badania okulistyczne i psychologiczne na kategorię C. No raczej przejdziesz. To, co powiedziałem, jeżeli widzisz 0,2 na tablicy, to widzisz drugi rządek pod względem wysokości od góry, a masz widzieć ten największy tylko. Natomiast 0,8 to jest praktycznie ten na dole. No może fajniej by było widzieć ten dziesiąty, najmniejszy, czy tam dwunasty nawet. ale. Elpako, raczej przejdziesz, prawda? Na tyle, ile mogę dać diagnozę przez... Na ty, taką, taką internetową to raczej przejdziesz. Także nie zamartwia się. Słuchajcie, na tym kończę. Jeszcze raz, gdzieś tutaj, subskrypcja kanału, kolejny film. I do zobaczenia do następnego razu.